Pociąg i Boryna do stacji Warszawa Wschodnia przez stację Łódź Widzew, Koruszki. Kierpiewice, Latun, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna stoi na torze trzecim przy peronie trzecim przez stację Łódź Widzew, Koruszki. Klasy sztył konduktorskie przyjmuje kierownik pociągu w bagonie numer 4. Planowy objazd pociągu o godzinie 20.00. Pociąg do stacji Skierniewice Przez stację Łódź-Widzew Przez stację Łódź-Widzew Koruszki Stoi na torze szóstym przy feronie pierwszym Pociąg z Reymont ze stacji Kraków Główny Jedzie na tor się się do krawędzi Warszawa Centralna Stoi na torze trzecim przy peronie trzecim.